Witam. Dzisiaj będę obracał film w programie prezente. Telefonem komórkowym robimy zdjęcia, robimy filmy. Wtedy trzymamy aparat poziomo lub pionowo. Jeśli trzymamy aparat w pozycji pionowej, to obraz filmu. Trzeba obrócić w edytorze do montażu filmu. Klikamy nowy projekt. Wpisujemy tytuł. Klikamy pusty projekt. Wpisujemy HD. Klikamy OK. Klikamy pusty slide. W zakładce Start. Mamy Kanwę, na niej umieścimy film do obrób, pikamy. Pikamy oś czasu, pikamy właściwości, pusty, slajd mieszamy do zera. Pikamy zakładkę, adnotacja, pikamy wideo klikamy na ten film i klikamy otwórz widać już na pierwszy rzut oka że ten film jest poziomy a powinien być pionowy podczas robienia filmu aparat trzymaliśmy w pozycji pionowej klikamy play klikamy na osi czasu, na nasz klip, obcinamy go, pikając na ikonkę podziel obiekty audio video, zaznaczoną część końcową wyrzucamy, pikając na klawiaturze delay. Zaznaczamy klip na osi czasu, aby pojawiły się takie punkciki zielone, Wybieramy jeden taki szczególny punkt, który znajduje się w tym miejscu. Klikamy na niego i obracamy film trawo. I puszczamy. Film został obrócony o kąt 90 stopni. Widać to tutaj. Łapiemy na dole za punkt zielony i idziemy z nim do góry. Gdy pojawi się linia brązowa, pozioma puszczamy. Podobnie robimy z punktem na górze. Łapiemy go i przesuwamy w dół. Jeśli pojawi się linia brązowa, puszczamy to, co wykonaliśmy przed chwilą, to możemy zobaczyć tutaj. Chcemy teraz, aby ten film znalazł się na środku kanwy. Robimy to w sposób automatyczny. Klikamy na zakładkę Start. Klikamy na wyrównanie i wybieramy wyśrodkuj środku poziomo. Mamy dwa pasy białe. Te pasy możemy zmienić na dowolny kolor. Klikamy to miejsce i wybieramy. Kolor czarny. Możemy wybrać też kolor taki, bo ten kolor jest podobny do tego koloru na filmie. Możemy też wybrać kolor zielony. Decyzja należy do Was. Usuwamy tutaj niektóre okienka. I puszczamy play, naciskając na klawiaturze spację, aby zobaczyć, co zrobiliśmy. Zapisujemy zawsze zmiany. Klikamy to miejsce, zapisz zmiany. Teraz wyeksportujemy film na zewnątrz tego programu. Klikamy na zakładkę eksportu. Klikamy na wideo. Wybierzemy tutaj. Ja wybiorę sobie MP4, bo on jest najbardziej popularny. Ale muszę odznaczyć osadzony HTML, żeby nie robić pliku dodatkowego do osadzenia filmu w przeglądarce internetowej. Dźwięk jest odznaczony, ale ja chcę, żeby dźwięk był, klikamy eksportuj audio, klikamy OK. Klikamy tak, aby zobaczyć film po wyrenderowaniu. I jeszcze raz przypominam, zapisujemy. Wszystkie zmiany. Klikamy na ten przycisk. Zapisz zmiany, aby nie utracić danych. W razie awarii komputera albo awarii prądu elektrycznego. To na razie. Cześć.